Na N jak coś Dobra. Od gildii naszej. Tak na, na roku gildii na N Chyba was widzę. Właśnie No zaraz będzie trap jak jeśli się, się wpierdolimy. Kurwa! Ja pierdolę, ja tylko wiedziałem! Ja pierdolę wiedziałem! Chójź oh no. tu, jesteś tu! Gdzie ty jesteś? Pierdyłeś? Zylibiście, ale wiedziałem! Wiedziałem! Ale kurde. jesteście dalej! Nie no, ja pierdzielę Szkoda, że szota nie zrobiłem, Ej, boże, boże, ale.